na pograniczu geodezji i Astronomii, bo zawsze, powtarzam, że te dziedziny zawsze się łączyły, bardzo ściśle współpracowały. Kopernik też współpracował przy tworzeniu map, choćby z Bernardem Wapowskim, ojcem polskiej kartografii, pomagał właśnie obserwacjami astronomicznymi zlokalizować dokładne pozycje miast Pomorza i Warni na tworzonych przez Wapowskiego mapach. Więc wszystko się łączy. I dlatego jest też propozycja, żeby zrobić dokładny właśnie pomiar, będziemy tutaj wstępnie to robić, lokalizacji słońca i jako punkt ściśle określonych skórzeń na tablicach informacyjnych będzie podane nie tylko skórzenie tego punktu, ale też dokładne odległości od tego punktu do domu Kopernika, do miejsca, gdzie najprawdopodobniej wykonywał większość obserwacji na hramborku, do Akademii Krakowskiej, do Kolegium Majos, gdzie studiował, czyli do miejsc symbolicznych związanych z Kopernikiem. Więc obiekt będzie miał e, nie tylko funkcję kolejnego pomnika, ale będzie też obiektem użytkowym i jednocześnie obiektem edukacyjnym. Dlatego nie, nie będzie, że tak powiem, dużym obiektem, ale wydajnym w swojej formie. spełniający wiele... Tak, wiele funkcji. No. Okay, symbolicznie, mamy... symbolicznie właśnie przekrój, jak to mniej więcej ma wyglądać. Więc można to zrobić e, na różne sposoby. Czyli wypełniamy naszą przestrzeń zieloną wokół tak. Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Przestrzeń, gdzie jest dosyć duży transfer osób do naszego ogródka Jordanowskiego. O kolejny element małej architektury, który ma swoją głęboką historię, ale też pod kątem takim doświadczalnym może być bardzo ciekawą atrakcją nie tylko dla harcersów, którzy w przyszłym będą obchodzić swój wspaniały 50, jubileusz 50-letnia harcena. Tym bardziej, tym bardziej zaszło, że jesteśmy przyzwyczajeni do tych historii z obrazem Matejki, które jest no, niestety głęboce, fałszywa historycznie. Tworząc pierwsze w ogóle w Polsce taką rekonstrukcję, pokażemy jak to naprawdę wyglądało. Dlatego ten pomnik będzie absolutnie unikalny w skali kraju. Mhm. No czyli super, to nasze dzieciaki na pewno, te które będą przechodzić, czy to do biblioteki, czy do Ośrodka Kultury, czy tutaj do Centrum, na pewno się zainteresują i myślę, że być może pobudzą w sobie jakieś zainteresowania związane właśnie z astronomią, czego im życzymy, a bardzo fajnie się daty nakładają. Skoro 550. rocznica urodzin Kopernika wypada w przyszłym roku, a Kupiec ma swoją 50. rocznicę nadania imienia, no to mamy 550 lat. A nie, nie, nie, nie to jest. To jest błękitny, Panie Burmistrzu, a błękitny jest w Wilka? Tu nie niezależny. Ok, no prawie, że na mam ok. To tam trzeba zabetonować. Tutaj też pewnie jest beton, trzymający ten krawężnik, więc musimy mieć 80 odcale. Proszę, szybciej moment, Panie Wilk, proszę na przegłosowanie jeden polu. Się przesuwamy to zresztą w tę stronę. Jest taki... W jaki sposób? W jaki sposób? W jaki sposób? W jaki jest. W jaki sposób? W ...to sposób?